Witam serdecznie w naszym miejscu, które nazywa się w Center. To, co trzymam w ręku, to jest mata z takimi cukierkami na sobie, mimo tego, że nie jestem zwolennikiem słodyczy, Do czego ona służy? Służy do chodzenia po niej, dlatego, żeby zmobilizować trochę stopy, które na co dzień są tam na bardzo szczelnie w butach i właściwie rzadko kiedy uwalniane. Boże, to nie jest na samym początku bardzo przyjemne, niemniej jednak wpływa w mega fajny sposób na ukrwienie stóp oraz na pobudzenie receptorów, których mamy tam po prostu miliony i dzięki temu możesz się naprawdę dobrze zrelaksować oraz wpłynąć na poprawną pracę swoich stóp. Zobacz, jak to wygląda.